krzyżowanie o ruchu okrężnym znowu przyhamowujemy sobie zrzucimy do trójki uwaga na prężnik trzymamy się to, że chęcimy nie znaczy, że nie mamy trzymać swojego to jazdu. delikatnie ze sprzętu. przyhamowujemy sobie i jedziemy prawym pasem kontrolujemy w prawym lusterku jak idzie bliźniak i jedziemy sobie na wprost, czyli zjeżdżamy na wodę. I tutaj musimy dalej wypuścić go. Skręcamy, wypuszczamy i dołamujemy. Koleżankę.